Oblicz x w równaniu. Wartość bezwzględna 2x 5 równa się 11. Ile będziecie mieli do czynienia z takim równaniem? Pamiętajcie o jednym. Na przykład wartość bezwzględna a równa się 11. Co nam to mówi o a? To, że a jest równe albo 11, albo ile? Albo jest równe minus 11. Bo są dokładnie dwie liczby odległe o 11 od zera, plus 11 i minus 11. Dokładnie to samo robimy z takimi równaniami. Skoro wartość bezwzględna 2x – 5 równa się 11 to znaczy to, że albo wyrażenie między kreskami jest równe 11 albo wyrażenie między kreskami jest równe minus 11. Bo jeśli to jest równe 11, to wartość bezwzględna też. A jeśli to jest równe –11, to wartość bezwzględna będzie równa 11. Zapiszmy to. 2x – minus 5 może być równe 11 lub 2x – 5 może być równe –11. Bo wartość bezwzględna w obu przypadkach wynosi 11. Rozwiążmy teraz oba równania. Tu możemy dodać 5 do obu stron. Dodajemy 5 do obu stron równania i mamy 11 plus 5, czyli 16 a 2x – minus 5 plus 5 to po prostu 2x. 2x równa się 16, dzielimy obie strony przez 2 i wychodzi x równa się 8. 8. Teraz drugie równanie. 2x – minus 5 równa się minus –11. Dodajemy 5 do obu stron, po lewej stronie zostaje 2x, piątki się kasują… 2x równa się minus 5 plus 11, czyli minus 6. Minus 6. Dzielimy obie strony przez 2 i wychodzi x równa się minus 3. Mamy dwa rozwiązania, zależnie od tego, czy to się równa 11, czy minus 11. Dla x równego 8 2x minus 5 równa się 11. A dla x równego minus 3, 2x minus 5 równa się minus 11. Zweryfikujmy to. Sprawdźmy, czy x równe 8 spełnia to równanie. Mielibyśmy 2 razy 8 minus 5. Wartość bezwzględna tego powinna wynieść 11. 2 razy 8 to 16, odjąć 5 to 11. Zgadza się. Wartość bezwzględna 11 to 11. Wszystko gra. Teraz spróbujmy dla x równego minus 3. Wartość bezwzględna 2 razy minus 3 odjąć 5 ma być równa 11. Ile to jest 2 razy minus 3? 2 razy minus 3 to minus 6 odjąć 5 i to ma być równe 11. Minus 6 odjąć 5 równa się minus 11. Wartość bezwzględna minus 11 to 11. Wszystko gra. W obu przypadkach wyszło 11 więc rozwiązania są dobre.